Ten odcinek się nazywa Miasto Ogród. Bo tak się o targówku mówiło przed wojną, oficjalnie. Jak się patrzy na nawet jeszcze mocno powojenne zdjęcia Targówka, no to może to być problematyczne nieco, ale Miasto Ogród, taka była koncepcja uczynienia tego miejsca. A tu jest coś ciekawego. Dziś to jest oczywiście Teatr Rampa, ale starzy mieszkańcy, myślę, że niektórzy dadzą się pokroić za wersję, według której miała to być stacja metra. Metro budowano w latach 50., głębokie metro na targówku fabrycznym. To jest stąd dobry kilometr w linii prostej. No i oczywiście ta linia miała prowadzić w kierunku Wisły, a nie tu. Więc tą stacją metra to prawdopodobnie była propagandowa zagrywka, żeby amerykańskim imperialistom nie przyszło do głowy szukać tam, na Fabrycznym, tylko tu. No i trwa ta legenda miejska do dziś. A historia teatru też jest ciekawa. Powstał nawet film, pokazujący jego ośmioletnią budowę. Film się nazywa, bardzo śmiesznie, Gdzie diabeł mówi dobranoc. Tam pokazany jest targówek, rzeczywiście niezbyt pięknie, w takich bardzo czarnych barwach. Teraz budowano 8 lat, coś niesamowitego, w tamtych czasach się budowało błyskawicznie, a tu jakoś tak, no ale dziś mamy. Może dwa słowa, skąd się wzięła nazwa targówek. Wieś targowa istniała już w XIV wieku. No nie tu. Nie tu, znacznie bliżej Wisły. Potem ona się dzieli na targowe wielkie, targowe małe. I ta nazwa targowe małe ewoluuje sobie powolutku. Pojawia się targówko, no i w końcu targówek. A rzecz ciekawa, bo nam się pochodzenie tej nazwy kojarzy z handlem, z targiem, tymczasem nie. Jednymi z właścicieli targowego byli państwo targowscy. I stąd się wzięła nazwa. W ogóle nazwy w mieście sobie wędrują. To jest świetny proces, można sobie pośledzić różne rzeczy, jak to się tam gdzieś przesuwało. To targowe małe też nie było tu. Dziś możemy spojrzeć chociażby, jak jest z Elsnerowem. Natomiast Targowe Małe zasadniczo było gdzieś tam w okolicach dzisiejszej Szmulowizny. Potem to się przesuwa, przesuwa. No i rzecz ciekawa, ja tutaj mam zaraz fizyczną granicę Targówka, na Syplini linii nadwiślańskiej. Tam jest Nowa Praga. Nowa Praga jest nazwą stosunkowo świeżą. Nowa Praga tak naprawdę niemal w całości to są grunty targówka. To jest wieża ciśnień, wieża ciśnień fabryki drzewnej, wieża pochodzi gdzieś z końcówki XIX wieku prawdopodobnie. Fabrykę w latach międzywojennych prowadził przez jakiś czas Stefan Katelbach, i to jest niesamowita historia. To był człowiek z kompletnie innej bajki, to był jeden z najbogatszych ludzi w ówczesnej Polsce. On się zajmował między innymi wydobyciem węgla, eksportem stali, inwestował w przemysł naftowy. A tutaj taka fabryczka, skromna fabryczka szpul dla przemysłu łukieniczego i on. Prawdopodobnie to było tak, że jemu ten zakup, jak to się brzydko mówi, wpadł przy okazji. Dostał tę małą fabryczkę gdzieś w rozliczeniu przy jakiejś poważnej transakcji. No i przez jakiś czas był jej właścicielem. Tam jest najstarsza na Pradze linia kolejowa. Kolej Petersburska, 1862 rok. A za mną bardzo ciekawy budyneczek. Dziś tu jest McDonald's. To jest już kolejne jego życie, bo on jest straszny jakiś żywotny. Ma bardzo fajną historię. Powstał zapewne gdzieś w latach 70. XIX wieku. No i tak sobie stał, stał. Przyszedł rok 1942, rosyjskie bombardowanie Targówka, 20 sierpnia. Tutaj upadła bomba, no i miał szczęście, nie wybuchła. Kościół Chrystusa Króla, no to już kolejny na Targówku, po kościele Zmartwychwstania Pańskiego, też jest wotum wdzięczności za zwycięstwo w wojnie bolszewickiej. Parafię erygowano w 1932 roku. Proboszczem dostał znakomita postać, ksiądz Jan Golendinowski. Prowadzono szeroko zakrojoną zbiórkę ofiar na budowę kościoła. Warto pamiętać, na liście ofiarodawców znaleźli się prezydenci Mościcki, Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, minister Beck. O, ta akurat postać kontrowersyjna. Kościół zaczęto budować w 1934 roku, do 1939 roku wybudowano ściany do wysokości chóru, potem wojna, w czasie okupacji prowizorycznie zabezpieczono kościół, dokończony, przeprojektowany odrobinkę przez Stanisława Koziejewskiego w 1954 roku, oddany wiernym. Jakoś tak w naszej świadomości niespecjalnie funkcjonuje powstanie w ogóle na prawym brzegu rzeki. Tymczasem tutaj się działo naprawdę sporo i targówek jest takim miejscem, gdzie w powstaniu działo się bardzo dużo akurat, choć krótko. 1 sierpnia 1944 roku ten wał kolejowy w Linii Nadwiślańskiej stał się widownią krwawych zdarzeń. Tu miał miejsce największy na targówku szturm powstańczy. Według różnych źródeł, różnie się podaje, mówi się o około 600 żołnierzach AK atakujących stąd koszary przy 11 listopada. Szturm krw krwawo od odparty przez Niemców. Niestety, wystarczy spojrzeć sobie, przejść się trochę po okolicy, zobaczyć jakie są odległości do pokonania pod ogniem. Bez ciężkiej broni zdobycie tego obiektu nie było możliwe. Ulica Tykocińska to jest piękny przykład takiej niewysokiej zabudowy z lat 30. ocalała nam niemal w komplecie i tu jest jedna ciekawostka też, bo ja mówię lata 30, a ten budynek za mną jest rok 1914, chyba najstarszy murowany budynek na targówku. I ciekawostka. W przyziemiu są kółka, takie metalowe kółka, do mocowania konia, gdyby ktoś przyjechał furmanką. W czasie powstania mieścił się tu szpital. I tam była taka scena, że ten Jasza potem już mówi, chciał z Bogiem rozmawiać, wchodził po linie, gdzieś spinał się, spadał, spadał, spadał, spadał i nagle wychodzi i widzi i schodzi z góry właśnie z tych sztankietów, jest kupła Magdy, która jest, że jest powieszona. To bardzo taka była scena, że jak mówię o niej, zobaczcie, mam ciary takie, że... i ja w tym momencie widząc mówię, krzyczę, Magda! I w tym momencie Magdzie noga odpadła. Wszyscy koledzy, którzy stali tutaj z tym siedzeniem, tutaj taka głodna no tak, A ta noga tak... I ja tak... Magda! Noga ci odpadła!